Co robić, jak podczas egzaminu na prawko, jesteś w takim stresie, że nie możesz go w ogóle zdać, podchodzisz parę razy do tego egzaminu, a za każdym razem nic nie wychodzi, pomimo teoretycznie dobrego przygotowania wcześniej. Zapytanie mojego widza, Panie Doktorze, kilkakrotnie próbowałem już zdobyć uprawnienie prawa jazdy kategorii B i zawsze bezskutecznie spory stres związany z egzaminem sprawiał, że popełniam błędy. I czy istnieją badania dla kandydatów na kierowców, przykładowo psychotesty jakieś na podstawie wyników, których można z racjonalnym przekonaniem stwierdzić, że dana osoba nie powinna być kierowcą. Jeżeli tak, to gdzie je można wykonać? Dziękuję, pozdrawiam. Wierz mi, to zjawisko nie jest mi obce, zdawałem wiele egzaminów na prawo jazdy, konkretnie mam cztery różne kategorie i, i Trzy razy zdałem za pierwszym razem, owszem, było troszeczkę stresu, ale jakoś wszystko ładnie poszło, natomiast na motocykl zdałem dopiero zarazem czwartym. Uczciwie mówię, że zarazem czwartym. I podczas prawa jazdy na motor pierwsze dwa razy zjadł mnie totalny stres. Pomimo z jednej strony, że byłem dobrze przygotowany i z jazdy, i, i, i z obsługi. No, gościu mnie pyta o płyn hamulcowy, a ja pokazuję mu płyn chłodniczy, prawda? Nie wiem, jakieś wyłączenie totalne. Ale troszeczkę uczciwie też trzeba przyznać, że byłem źle nauczony wykonywać manewry. W końcu się nauczyłem, z bomby robiłem już kilkanaście razy te manewry bez żadnego problemu, idę na egzamin, a tutaj co? Wyrzucam jego i za brak dowodu osobistego. Miałem oczywiście yy, prawo jazdy, no ale zapamiętaj jedno, prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości podczas egzaminu na prawo jazdy. I co się stało? Ten fakt zmobilizował mnie na tyle, że po prostu dokupiłem te parę godzin jazdy, już tak się wziąłem w gary, że ćwiczyłem do oporu. Już potem chyba tak dobrze na placu nie jeździłem. Yy, zmusiłem swojego instruktora, żeby dał mi egzamin wewnętrzny u innego yy, instruktora. No i co? Podszedłem do tego państwowego i jako nieliczny tego dnia zdałem egzamin państwowy. A był to już koniec sezonu motocyklowego. Pogoda była beznadziejna, było ślisko, ale co? Po prostu podszedłem i zdałem. Także według mnie jedynym jakimś sposobem na zmniejszenie stresu jest po prostu pójście totalnie przygotowanym, a nawet powiem więcej, dużo więcej przygotowanym niż potrzebujesz, a potem się cieszyć, jak wszystko było łatwo, miło i przyjemnie. I wtedy stres działa po prostu na Ciebie mobilizująco, a nie po prostu tutaj jak mnie na początku, że głupiałem, co mam robić. Natomiast, co odradzam, być może jakaś tabletka uspokajająca typu persen, czy jakiś tam ziołowy lek, tak, natomiast leki uspokajające z grupy tak psychotropów, totalnie zabronione, potrafią one tak człowieka ogłupić, że nie wiesz, do co ten instruktor do Ciebie mówi, dostajesz małpiego rozumu, a przypadek z mojego podwórka, że jeden gość poszedł, wziął parę tabletek Lorafenu, tak się zachowywał, że egzaminator wysłał go na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Także ten egzamin kosztował go kilkaset złotych. A wiem o tym, ponieważ ten człowiek potem, jak dostał terminowe prawo jazdy w WOMP-ie oczywiście zdał ten egzamin, ale niestety yy, przyszedł do mnie prawo jazdy przedłużyć, także kosztowało go to sporo. No, co jeżeli nie zdajesz pomimo dobrego przygotowania no, let's face the music, staw czoła prawdzie, być może to prawo jazdy nie jest dla Ciebie. I wierz mi, żadne psychotesty tego nie ocenią, bo psychotesty nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji stresowej na egzaminie państwowym, tylko to podczas badania psychologicznego, a wierz mi, są to dwa różne zdarzenia, a nawiasem mówiąc, podczas psychotestów ludzie też się tak straszliwie stresują, że zapominają języka w gębie. Także zapamiętaj jeszcze raz, może sobie pójść do pierwszej lepszej pracowni psychotestów dla kierowców, przebadać się, ale to według mnie nie jest miarodajne dla, te, dla tego faktu, czy jesteś kierowcą, czy kierowcą nie jesteś. Natomiast temat traktuję jako wywoławczy jeżeli masz jakiś swój sposób na opanowanie stresu, podczas egzaminu na prawko, koniecznie skomentuj to pod tym wideo, być może przyda to się innemu widzowi, być może przyda mi się to mi w innej sytuacji, jak jeszcze podejdę na jakieś kolejne prawo jazdy. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.